sygnalizacja, kierunek i jedziemy i teraz z tego pasa trzymaj się pojedziemy dookoła bo musimy z tego pasa sobie jechać dookoła i dopiero później możemy sobie zjechać I super. O, i bardzo dobrze zmieniony pas ruchu. I rozpędzamy się, rozpędzamy się Teraz z prawego pasa. Pierwszy zjazd, to jedziesz blisko prawej, o. oczywiście. Kierunek w prawo, od razu jedziemy sobie w prawo. Bardzo dobrze. Pokazujemy Wam teraz, jak praktycznie korzystać ze skrzyżowania ruchu okrężnym. Jeżeli decydujemy się na skręcenie w prawo przy najbliższym zjeździe, jeździmy ze skrajnego prawego pasa. Dopiero drugi i kolejny zjazd zobowiązuje nas do zjazdu do lewej krawędzi ronda i później przy zjeździe, przy którym chcemy zjechać, dopiero zmieniamy pas ruch. o ruchu. ruchu okrężnym są problematycznymi skrzyżowaniami i z reguły kierujący czy jednośladem czy samochodem mają duże problemy na którym pasie się na ustawić i jak z tych skrzyżowań o ruchu okrężnym poprawnie korzystać w świetle nowych przepisów nie sygnalizujemy wjazdu na rondo sygnalizujemy tylko i wyłącznie zjazd, gdyż zawsze poruszamy się po na rondo Prawo. Prawy kierunek, bardzo fajnie, z prawego pasa, bardzo dobrze wykonany manewr. kolejne skrzyżowanie ruchu okrężnym. sygnalizowanie zjazdu jazda jest czytelna zrozumiała dla uczestnika ruchu, który porusza się za jedno śladę, wie w którym kierunku on chce jechać Teraz przed nami skr skr skręt w prawo, więc spokojnie zmieniamy pas ruchu, robimy tam, tam gdzie jest linia przerywana, manewr wykonany prawidłowo.